Klient oczekuje od nas innowacji, dlatego też y, mamy wolną rękę co do używanych technologii. Często możemy wykorzystywać wszelkie nowinki technologiczne, które y, są dziś teraz popularne, jeżeli oczywiście znajdą dostosowanie w projekcie. Hej, nazywam się Sylwester Dębski, w firmie zajmuję się backendem, czasem też spojrzę na frontend. Pracuję dla klienta, który jest y, sporą korporacją, ma pod sobą wiele różnych domen, Dlatego też e, pracownicy, żeby coś załatwić czasami muszą przejść przez wiele różnych e, aplikacji. Z tego też powodu tworzymy aplikację, która będzie tak jakby integrowała wiele różnych e, systemów klienta w jedną spójną całość. Poza tym też zajmujemy się tworzeniem Inboxa, który wysyła wszelkie e, notyfikacje na skrzynki mailowe. Projekt rozpoczęliśmy w wersji .NET Core 3.1. Jednakże, jako że klient, jak mówię, wspominałem, że oczekuje e, innowacji, to też e, z czasem, jak wychodzą na wersję netu aktualizujemy e, nasz kod. W tej chwili pracujemy na wersji 6.0. Klient życzył sobie od nas, żebyśmy pracowali na ID Rider, e, ponieważ moim zdaniem też jest lepszy od Visual Studio, ma wbudowanego natywnie r dzięki czemu działa szybciej i sprawniej. Sodo Frameworków, z których korzystamy, to m.in. byłby to HangFire do e, tworzenia zadań w tle. E, do unit testów korzystamy z Moku oraz z XUnita. Do logowania używamy Serilog i Secu do odczytywania logów, co pozwala nam na lepsze debugowanie oraz widzenie tego, co się dzieje w aplikacji. Gdy zacząłem pracować w projekcie, w zespole było około 30 osób. Jednakże mieliśmy z czasem więcej inicjatyw, to też wyszło tak, że teraz mamy jesteśmy podzieleni na kilka mniejszych zespołów, po 5 do 6 osób. Bardzo fajnie się i komunikatywnie można z zespołem, mimo tego, że pracujemy zdalnie, dogadać. Pomagamy sobie nawzajem i też często możemy sobie pożartować. Osobiście z projektu bardzo wiele się nauczyłem, E, miałem okazję właśnie poznać sporo nowinek technologicznych i no, ludzie chętnie przekazują swoją wiedzę, więc uważam, że dalej mogę się wiele nauczyć, także pisząc kod, jak i też e, współpracując, współpracując z ludźmi.